W telefonii Telecube oferujemy naszym klientom polskie oraz zagraniczne telefoniczne numery stacjonarne, nazywane numerami miejskimi. Określona ilość numerów polskich jest dostępna w ramach konkretnych pakietów i usług. Najtańszy pakiet, to jest Mini VoIP, kosztuje 9 zł netto na miesiąc i zawiera dwa polskie numery miejskie, w tym numer faksowy. W pakietach wirtualnej centrali oraz w usłudze SIP Trunk oferujemy od 2 do 16 polskich numerów stacjonarnych. Do każdego pakietu usługi można dokupić dowolną ilość polskich numerów, jak również numery zagraniczne. W przypadku numerów polskich można je zakupić z każdej z dostępnych 49 stref numeracyjnych. Co ważne, wybór strefy nie musi być tożsamy z miejscem funkcjonowania firmy. Na przykład firma z Łodzi może zakupić numer łódzki i lub również warszawski, krakowski czy jakikolwiek inny. Numery zagraniczne są dostępne z około 50 krajów w cenie od 19 zł netto na miesiąc. Jak wybrać numery z puli Telecube? Zanim przejdziemy do panelu klienta, gdzie można dokonać wyboru numerów, Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej ważnej kwestii. Dla klientów, którym zależy na tym, żeby ich numery się ładnie prezentowały, przygotowaliśmy specjalną pulę polskich numerów złotych oraz platynowych. Są to numery, które posiadają bardzo łatwą do zapamiętania sekwencję kolejnych, tworzących je cyfr. Dzięki takim numerom firmy, które je używają, są postrzegane jako bardziej prestiżowe i przyjazne dla klienta. Numery złote można sprawdzić i wykupić na panelu klienta po uiszczeniu jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokości 100 zł netto. Listę numerów platynowych udostępnia drogą mailową dział handlowy Telecube. W numery platynowe można się zaopatrzyć po zapłaceniu jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokości od 400 do 1300 zł netto. W chwili obecnej posiadamy numery platynowe z 19 stref numeracyjnych przy czym największą ilość stanowią numery ze strefy warszawskiej gdańskiej poznańskiej oraz wrocławskiej wśród numerów platynowych są dostępne m.in. takie numery jak 5855 88888 585 588 588, 588 czy np. przykład 24 24 24 024. Zalogujmy się teraz do panelu klienta, żeby zapoznać się z dostępnymi numerami zwykłymi, złotymi oraz zagranicznymi i sfinalizować ich pozyskanie. Klikamy zatem w głównym menu na Wirtualna centrala, a następnie Numery miejskie i wybieramy przycisk Dodaj numer. Jeśli chcemy sprawdzić numery polskie w polu Wybierz kraj zaznaczamy Polska, a na liście o nazwie Wybierz strefę wybieramy konkretną strefę numeracyjną. Ja zaznaczyłem strefę katowicką i mam teraz podgląd do 20 numerów z tejże strefy. Jeśli chcielibyśmy zobaczyć inne numery z tej strefy, należy skorzystać z pola Numer powinien zawierać i wpisać tam konkretną sekwencję cyfr. Na panelu pokażą się teraz numery które zawierają podaną sekwencję cyfr, jeśli oczywiście Telecube będzie miał takowe w swojej puli. W przypadku gdy chcielibyśmy podejrzeć numery złote, należy zaznaczyć pole przy Pokaż tylko złote numery. Gdy już wiemy, które numery chcemy pozyskać, wystarczy zaznaczyć puste pole przy tych numerach, a następnie kliknąć na Dodaj numery. Należy pamiętać o tym, że na koncie muszą być odpowiednie środki, które wystarczą na opłacenie danego numeru. Chyba, że numer wybieramy bezpłatnie w ramach puli dostępnej w konkretnym pakiecie. Numery zagraniczne wybieramy w identyczny sposób. Zaznaczamy najpierw kraj, potem strefę, a następnie konkretny numer bądź numery i klikamy Dodaj numery. Nie oferujemy zagranicznych numerów złotych ani platynowych. Dodatkowo w przypadku niektórych krajów istnieje wymóg potwierdzenia posiadania w nim swojej siedziby bądź filii lub samego zgłoszenia adresu siedziby firmy w tym kraju. Konkretne informacje lub skany dokumentów należy przesłać do Telecube drogą mailową. Dziękuję za uwagę i zachęcam do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta oraz odwiedzenia strony internetowej www.telecube.pl